No, witam Cię bardzo serdecznie, musiałbyś chyba żyć na księżycu, żebyś, oczywiście jeżeli jesteś zainteresowany dostaniem się do policji, służbą w policji, że Bagieta niestety rzucił papierami, jest już emerytowanym sierżantem Bagietta, znaczy nie tyle emerytowanym, prawda, co byłym sierżantem policji, i powiem szczerze, że no, trochę mi gościa szkoda, może nie, nawet nie tyle samego Bagiety, bo zrobił co uważał za najlepsze w danej sytuacji, ale no, wydaje mi się, że zrobił dużo dobrego, jeżeli chodzi o rekrutację do Policji pokazał tą policję jakoś tam od kuchni ma swój jakiś tam niepowtarzalny styl. Także wydaje mi się, że policja dużo tutaj straci, ale zanim jeszcze przejdziemy do Bagiety, to zobaczmy kto tutaj jest na czacie. Także cześć Barto, 6 roki. 91914. Dajcie mi znać, panowie, czy, czy mnie słychać. Jak mnie słychać, to jesteśmy w domu. I wracając do bagiety. Popełnił on tutaj na sam koniec taki film. Wyjaśniający o co chodzi, prawda? Zwolniłem się z policji, czyli koniec tego syfu, no troszeczkę prowokacyjnie tutaj podszedł, ponieważ no, bądź co bądź była to firma, w której spędził najlepsze lata swojego życia, 7 lat i Jaka jest według mnie przyczyna, że się zwolnił, znaczy poza tym, że coś tam sam napisał. Wydaje mi się, że z tych powodów, które podał, to ten właściwy, to są niewłaściwe stosunki międzyludzkie, czyli po prostu jako młodego sierżanta zaczęli go doginać przełożeni. I niestety on odniósł jakiś większy sukces medialny, natomiast przełożeni zaczęli go tam doginać, prawdopodobnie regulaminowo, z tego co tam gdzieś mówił, to czepiali się jakiś tam dziar, prawda, czepiali się tam jakiś czapek czy różnych innych rzeczy, no po prostu zaczęło się nękanie i Regulaminowe mobbingowanie gościa. Natomiast powód pod tytułem, że tam obraził się na wystawianie jakichś mandatów, czy nie, nie covid czy coś, to już jest chyba taki z dupy wzięty, tylko po to, żeby zracjonalizować tą całą sprawę. I niestety, no szkoda, szkoda, bo fakt, że nie oglądałem go tam ostatnio zbyt często, natomiast gość musi się odnaleźć poza policją i pytanie teraz, jaką przyjmie strategię na temat swojego kanału, czy go zostawi, czy, czy z, przejdzie do innego tego zawodu, prawda, i o, o tym zawodzie będzie jakiś tam kanał. Yy, trzeba przyznać też, że jeżeli jesteś obserwatorem y, policji z zewnątrz, to troszeczkę inaczej relacjonujesz sprawę, nie masz pewnych jakichś tam informacji, które dochodzą do ciebie z, z wewnątrz, prawda? No i ciekaw jestem, co się z nim dalej będzie działo. Życzę oczywiście mu najlepiej. Z tego, co wiem, poszedł poszedł w jakieś tam nauki medyczne, prawda? No, w tym momencie będziemy obaj w służbie zdrowia. Natomiast tknęło mnie trochę i rzuciłem oko na inne jakieś policyjne mmm, policyjne kanały YouTube i proszę zobaczyć, psy dają głos i ostatnie jakieś sensowne tutaj filmy, rok temu, prawda, pożegnanie. I co się okazuje, praktycznie ten pan tutaj poza jakimiś tam shortsami, no praktycznie przestał, przestał również pro, produkować jakiś content ogólnie dostępny, no i przestał, przestał działać. Z tego filmu tutaj pożegnanie wynika, że dopiekli mu prawdopodobnie hejterzy, to tak powiedział trochę politycznie, ale przełożeni też dołożyli swoje trzy grosze. Wszystko jest już w tej chwili powiedzmy na jakimś tam Discordzie, wszystko jest tam na Patronite płatne, czy tam ma te same zasięgi, które miał wcześniej, trudno mi powiedzieć. Kolejny, prawda, z pamiętnika policjantki. No też, kurde, kanał praktycznie martwy od trzech lat i no nie chciałbym tutaj źle wróżyć, ale prawdopodobnie jednak medialno, działalność policjanta, jeżeli nie jest, jeżeli jest spontaniczna nienadzorowana przez przełożonych, to nie ma racji bytu, prawda? Chciałoby się pokazać tematy, które gryzą funkcjonariusza, które są jakąś udręką, które są rzeczywistym problemem, a tutaj przełożeni chcieliby trzymać rękę na pulsie. Dobra, na chwilę przejdę Przejdę na czata. Cześć cześć Łosiu. Mam nadzieję, że wytrzymasz dłużej niż, niż 7, 7 lat. I wrzuciłem ostatnio w zasadzie jeszcze przed tym, zanim Bagieta puścił swój film. Tak szykowałem się do powtórki mojego, mojego filmu w ramach hangoutu, a mianowicie dlaczego gliniarze rezygnują z policji, rezygnują z pracy w policji. No i powiedzmy tutaj w zasadzie, powiedzmy, patrzę tak na, na te punkty, które zawarłem, prawda, czyli na pewno tutaj taki przyczynek u Bagiety był młody wiek, krótki okres służby, no, w tym wieku, póki jeszcze jesteś młody, to widzisz to trochę, jeżeli jakiś syf jest, to to widzisz i, i się buntujesz, prawda? Ale policja jako konserwatywna instytucja, no niestety tak, raczej, raczej nie pozwolili mu rozwinąć skrzydeł tych medialnych, konflikt policjanta z przełożonymi, no to sam o tym powiedział, Trudno mi powiedzieć, czy były tam braki kadrowe i, i, i stres, czy stosunki międzyludzkie no raczej też były nie najlepsze, prawda? Także. Film był nakręcony jeszcze w 2017 roku, także jeszcze chyba przed medialnym jakimś tam sukcesem bagiety. I, I przy okazji zrobiłem tak na szybko ankietkę taką wśród moich subskrybentów. Pytanie było proste, dlaczego odszedłeś z policji? I proszę zobaczyć, mm, jeszcze nie odszedłem, ale 15 marca, naby, listopada nabywam prawa emerytalne i na pewno będę odchodził. Powody, Kupa rob, jaką robią przed sie, pod siebie przełożeni, nieporadność, najgorsze, że o niczegoś nie są pewni, wykonać, nie pytać, a potem winny ten na najniższym szczeblu, prawda, czyli winny musi zawsze w mundurze być. Wszo obecne tabelki, statystyka, której nie ma, polecam film i kanał na Facebooku Sierżant Bagieta, prawda, czyli odniesienie do Bagiety. Tutaj kolejny, raczej człowiek, który się do policji nie dostał, ale odpad na etapie rekrutacji. Może dobrze właśnie, że odpad w tej chwili zarabia 16 tysięcy miesięcznie, prawda, w policji by tyle nie dostał i to jest święta prawda. Proszę bardzo, moje przedwczesne odejście z policji nastąpiło już na... Szkole policyjnej, prawda, brak połączenia służby z pasjami, naciski polityczne, sztywne regulaminy, przełożeni, po prostu zmarnowanie się, prawda. No tutaj może sobie poczytać w powtórce relacje tego gościa, nawet nawet, że tak powiem, przez policję spadła jego kondycja fizyczna tutaj. I tutaj kolejny policjant, prawda, planuje już odejść przed wcześnie, totalna chujnia, syfkiła i tak dalej. I tak dalej. Pensja, taka sobie, beton w policji i tak dalej. I tak dalej. I tutaj jest ktoś, kto by chętnie wrócił, ale niestety stosunki międzyludzkie mu na to policyjne nie po zwalają. Także mm, policja niestety nie jest dla każdego. naprawdę mm, naprawdę trzeba mieć. Jeżeli chcesz być jakimś takim nie niezależnym policjantem, to wierz mi, że jest tutaj. No, no, no, no nie ma czegoś takiego. Pracujesz w jakiejś firmie hierarchicznej, ustru, u, ustrukturyzowanej, jest droga służbowa i nawet jeżeli Bagieta miał najciekawszy kanał na YouTubie policyjny i w sumie troszeczkę promował tą policję, młodych ludzi, być może takich jak ty, to nie miał prawa tego robić jak wolny elektron. No przejdziemy na czata, trochę dyskusji nie zaszkodzi, no i mam nadzieję, że, że coś konstruktywnego dla tych, którzy się za bardzo do policji nie nadają. Powiedział mi kiedyś taki mój przełożony, z którym byłem w wojsku, do wojska idziesz po to, żeby, żeby ciebie jebali na początku, a potem ty tam kogoś będziesz jebał, prawda? I to jest prawda, że niestety wojsko czy służby mundurowe to jest jebanie jednych przez drugich, prawda? Czyli nie dość, że musisz się poużerać z tym zbójem, to jeszcze musisz się często poużerać z przełożonym nieco głupszym od siebie, szczególnie jak idzie jakaś selekcja negatywna. No i przelecimy tutaj. roki. co do Bagiety, miał różne postępowania, m.in. o pałkę teleskopową, o tatuaże, plus jak robił z kamerką, czyli nadużywał swoich uprawnień, prawda? Znaczy, powiem tak, o tych tatuażach coś tam słyszałem i myślałem, że to fake. natomiast co on robił z tą pałką i kamerką, to, to, to za bardzo nie wiem, bo szczerze mówiąc, tak nie śledziłem zbytnio jego twórczości, prawda? Ona jest troszeczkę mniej związana z tym, co mnie interesuje, czyli multiselect, przygotowanie do policji, no ale... Psy dają głos, udziela się na TikToku i na fejsie, ale bardzo mało policjantów go wspiera, bo jest tam cokolwiek, byś tu Łosiu nie powiedział o nim. No, powiem szczerze, jego kanał za bardzo nie rezonował. Jakoś, jeżeli już, to prędzej mi się ten Bagieta podobał niż, niż, niż kanał, kanał tego gościa Psy dają głos, aczkolwiek przekaz miał taki no, trochę poważniejszy, prawda? Teraz taki bum się zrobił, bo osoby, które promowały polską policję, na przykład bracia Kleczek, wyrzuceni z KGP i oddani do OPP Piaseczno, druga osoba, podinspektor Sokołowska, też ją wyrzucili z ruchu drogowego. Mówię, no, w policji nie ma za bardzo miejsca dla wolnych elektronów, dla ludzi o no, takich trochę niezależnych poglądach, jakichś rewolucyjnych, troszeczkę odstających yy, w pozytywnym sensie tego znaczeniu w górę, ale ukazujących yy, głupotę, prawda? Superłość z pamiętnika policjantki jest na TikToku, ostro Instagramie, trochę na Facebooku. Ostatnio dostała delegację do Wydziału Ruchu Drogowego KSP. Dobre. On jest nie do ruszenia. Sama pewnie tam chciała iść, bo jej materiał się skończył. O drogówce można nagrywać materiały do końca życia. No. Kurde, chyba będę musiał z tej okazji wejść na TikToka. Do czegoś zabieram się jak pies do jeża. Nie dla pomocy Ukrainie. Panie Darku, mam poważne pytanie, czy po zabiegu usunięcia cieśni nadgarska mogę zostać odrzucony przez komisję lekarską. No możesz. Ale Paweł nie poddał się autoryzacji nagrań no i go wykończyli post postępowaniami wyssanymi z palca. Dziwne i nieporozumienie, bo wypowiadał się bardzo pozytywnie o formacji. Widać kontrola podstawą zaufania. No powiem tak, no Chcia... no według mnie trochę stało za nisko w hierarchii tej, tego łańcucha pokarmowego policji, żeby, żeby być takim niezależnym twórcą, prawda? Powiem więcej, nawet ja, który już jestem poza firmą 15 lat, nakręciłem kiedyś parę filmów takich dosyć ciekawych i i, i z dużą oglądalnością prawda. i niestety dostałem jakieś takie sygnały tam z jakiegoś, to akurat nie film był niby tam psychologiczny, prawda, ale w międzyczasie na tym filmie tak troszeczkę cycolinę niesia tutaj podnosiło to i owo i dostałem takie ostrzeżenie uspokój się człowieku, bo przyjdziemy ci z jakąś kontrolą i pokażemy gdzie twoje miejsce. Patricio, za dwa tygodnie mam test sprawności, test wiedzy ogólnej. Mam pytanie, jak się do takiego testu przygotować? Czy są jakieś nowe pytania? No, test wiedzy ogólnej, to już nie jest test wiedzy ogólnej, tylko test wiedzy o policji. Niebiescy 997 strona, prawda? Jest wszystko za darmo. O, cześć Marysia. Mar Witam, panie Darku. Ja trafiłam dobrze, nie mogę narzekać. Przełożeni normalni, należy jednak wszystko wypośrodkować iść do przodu, jeśli jest zacięcie. Napisz mi kiedyś Marysia na brief, jak tam się kurde, jak, jak ci idzie, bo byłaś bardzo studentką entuzjastyczną, prawda, bardzo się tam udzielałaś w grupie, jakoś ci dobrze szło. I no, mam nadzieję, że poszczęściło ci się też w życiu i w służbie policyjnej, prawda. Niestety przełożony. Jeżeli jest mądry przełożony, to on będzie wybierał ludzi mądrzejszych od siebie, na zastępców, na swoich współpracowników i będzie ich wspierał, prawda? No i wtedy wszystko leci, jak po, idzie jak po maśle, prawda? Natomiast przełożony, głupi, stosuje selekcję negatywną i wybiera głupszych. Od siebie, żeby on był tutaj panem słoneczkiem, prawda? Król Słońce, słońce Peru. No i efekty czasami są jakie są. Tomek Witoński, czy leżenie psychiatryczne, na przykład nerwica leczona kilka lat temu uniemożliwia rekrutację. Tak, w dużym. będziesz miał problemy. Zeksir, Wyższa Szkoła, w szczytnie, wypis. Wpisujesz tam jakieś pytania, ogólnie odradzam, jeżeli chodzi o służbę w Policji. To znaczy rozumiem z EKSIR, że, że odradzasz że służbę w Policji, prawda? Damian, Damian, Damian, Damin. Ciekawi mnie, czy w tym czasie, co jest, będzie łatwiej się dostać do Policji. Do Policji jest się teraz łatwiej dostać z powodu braków kadrowych, prawda? Potrzeba policjantów do pilnowania, trochę Ukraińców, trochę nieciekawa jest granica wschodnia. No i ktoś jeszcze bandytów też tych zbójów musi łapać. No i to tak. Cześć Wojtek, witam panie Darku, minął rok w służbie. Dobrze Wojtek, kurde, też byłeś studentem wzorowym, prawda? Jadę już czwarty raz za granicę. Rozumiem, że jedziesz na misję, prawda? Czyli stałeś się misjonarzem. Jest to fajna sprawa dla policjanta, ponieważ w legalny sposób można dorobić. I Tomasz Witoński. Czy mogą jakoś sprawdzić, jak się nie przyznam w systemie? No w tej chwili, no mogą sprawdzić, mogą niestety sprawdzić. Czy sprawdzają, tego nie jestem pewien, prawda? Ciekawe Wojtek, a gdzie teraz są służby, misje dla policjantów, bo, bo szczerze mówiąc zapomniałem, prawda? Szczerze mówiąc zapomniałem. Nie miałem, tak patrzę jeszcze, co wam tutaj pokazać... O! Tutaj jakiś taki kolega... Już momencik... Tylko, tylko przesunę, żeby nie było widać jego... jego żeby nie widać było jego danych osobowych... Proszę bardzo będę szczery, wynagrodzenie, które było przeze mnie otrzymywane, można by było szerzec odpowiednie, ale na pewno nieodpowiednie, biorąc grafik i rozkład służb oraz charakter służby, ale to nie finanse skłoniły mnie do odejścia po dwóch latach, a kadra osób, z którymi współpracowałem. Na interwencji czułem się z wieloma partnerami, jakbym był sam. Ryzyko, które niosła każda kolejna interwencja było tak duże i obciążające psychicznie. Chodzi mi o brak Wsparcia ze strony partnera, że postanowiłem odejść i mieć przysłowiowy święty spokój. Po spotkaniu z psychologiem policyjnym zrozumiałem, że tylko liczy się przytrzymanie mojej osoby w policji, dotyczy to też innych policjantów. Nikt nie brał pod uwagę, nazwijmy to, podupadającej mojej psychiki. I tutaj jest dużo racji, bo ostatnio nawet oglądałem jakąś taką takie wideo na YouTubie, że. czy na Facebooku, ale wideo z YouTuba, że interwencja a facet napierdala yy, policjanta po twarzy, a nie ma wsparcia ze strony partnerki w ogóle tego policjanta. Czyli prawdopodobnie no, nie była zbytnio wyszkolona. Hmm. Yy. Patricio, panie Darku mam pytanie, wiele się słyszy, że praca w policji zmienia człowieka, to prawda? Drugie pytanie, czy to właśnie psychika siada w policji? No siada. Z jakim przystajesz, takim się stajesz, prawda? Jeżeli pracujesz z patologią cały czas, to no, musisz jakieś zachowania wypracować, które tą patologię potrafią ustawić, prawda? Gorzej, jeżeli... To, co masz wypracowane, z algorytm postępowania z jakąś patologią czy z bujami, zaczynasz stosować do żony czy, czy własnych dzieci, prawda? Kotlecik, wit, wit, witam, czy na komisji lekarskiej mogą mnie odrzucić za pajączki na łydkę? O, się. Nie, nie idziesz, kotlecik, na, na top model, prawda? Tylko idziesz do policji, prawda? Roki, ostatnio byłem w Rzeszowie. Tomek Witoński, co u sierżanta Bagiety, to pewnie wróci do służby w przeciągu trzech lat i tyle. Wiesz co, nie jestem taki pewien, nie jestem taki pewien, czy go policja będzie chciała, nazwijmy to. No, on w tej chwili, z tego co zrozumiałem z filmu, poszedł na studia typu ratownik medyczny, no i zamierza też, jeżeli skończy te studia, no to jedyną sensowną drogą kariery jest jakieś pogotowie ratunkowe, czy coś w tym stylu. Czy to, czy to że tak powiem, droga kariery dla niego, trudno mi powiedzieć. Medycyna to niestety, szczególnie ta ratunkowa, to, to ciężki kawałek chleba. No ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, prawda? Nie mówię, że się do tego nadaje, czy nie nadaje, po prostu nie mam zielonego pojęcia, prawda? Wojtek S. Policja nie ma wglądu do badań lekarskich poza budynkiem. Jeżeli czegoś nie widać na pierwszy rzut oka m, lub na badaniu, to wyjdzie, że jest git. No i super, prawda? Pawcio Bagieć. Chce iść na ratownictwo medyczne. Ja tak zrozumiałem, że on już jest chyba na tym ratownictwie medycznym, bo rok akademicki zaczyna się od 1 października. Czy już chyba rok nawet jest, ale nie chciał, nie, nie pamiętam. Wiem, wiem, że chce iść na pewno. Um, raczej wątpię, czy w, że wróci, skoro stara się iść na ratownictwo medyczne, czy coś w tym kierunku. Wydaje mi się, że policja tu wobec niego popełniła błąd, bo powinna go raczej zaangażować do jakiejś sekcji takiej, która zajmuje się promocją werbunku do policji, czy promocja rekrutacji, a nie, nie po prostu zwykły policjant, który tam relacjonuje jakieś swoje tam niewątpliwie ciekawe historie od kuchni, prawda? Wojtek Prałat, jadę teraz na Kuźnicy, ostatnio giby. Yy, czyli nie lep lepiej nie usuwać cieśni przed rekrutacją. Dłoń bardzo często drętwieje o poranku. No powiem tak, raczej na komisji nie jesteś badany pod, pod kątem, czy masz tą cieś nadgarstka, czy... Nie ma już cieśni nadgarstka, ale jak już ci zrobią operację cieśni nadgarstka, to, no to będzie jakaś blizna, będzie widać, prawda? Za bardzo nie pamiętam przepisów, jakie są odnośnie tej cieśni, i teraz pytanie dostajesz się do policji i kiedy masz tą cieś nadgarstka zoperować, kiedy tak naprawdę ta ręka prawa czy lewa będzie ci potrzebna nie tylko do tego, do czego facet używa ręki czasami wieczorkiem, czy o innej porze, tylko jeszcze do tego, żebyś tą pałą tam jakiegoś zbuja poczęstował, prawda? No, no, no nie, nie widzę tutaj jakiegoś prostego rozwiązania, prawda? Witam, jakim okiem spogląda kadra na młodego rekruta do policji świeżo po techniku. Kurde, blade, no, no nie wiem. Wydaje mi się, że młodzi ludzie są bardziej nauczalni, bardziej zdolni się zaadaptować niż takie dziadki jak ja, prawda? Czyli... Nawet jeżeli ci tam wstawią w Cipę trochę więcej niż yy, starszym kolegom i będziesz robił, robił za młodego, no to szybciej się zaadaptujesz. Ja byłem jednym z najmłodszych na swoim roku, jakoś dałem radę, prawda? Mm. Teraz szykuje się granica z Kaliningradem, prawda? Tomasz Witoński. On o tym mówił, że chcieli go zaciągnąć do sekcji sekcji rekrutacji, ale odmówił, nie chciał robić tego pod ich egidą. No, pokazał na pewno jakiś swojego, swój punkt widzenia, swoją niezależność, ale tak naprawdę skończył ze służbą w policji. Pytanie będzie, czy jego Filmy jako obserwatora życia policyjnego z zewnątrz będą miały tą samą popularność, co, co gościa, który jednak mimo wszystko był w środku. I, i że tak powiem, <grym> dobrze rozśmieszyło mi to, co napisał Majo. Pytanie, czy ta cieśnia jest od tego. Odwalenia jako były. Dobrze. Bo kurde, YouTube zbanuje mi. YouTube zba, zbanuje mi film. Moja cieśnia to specyfika aktualnej pracy. Wątpię czy Magnes pomoże. No, cieśnia nadgarska jest bardzo częstą chorobą stomatologów, prawda? Bo on tam wibruje zęb, tą że tak powiem, maszynką do zębów, kątnicą, czy jak ona się tam nazywa. No i niestety powolutku, powolutku I, i są tutaj jakieś takie problemy neurologiczne. No dobrze, jeżeli ktoś chce zadać jeszcze jakieś pytanie, to niech to tutaj niech to tutaj zrobi Prawda, niech to zrobi, tutaj tam, po prawej, po prawej stronie. Patrycja, czy pan, panie Darku, żałuje, że poszedł do policji? Bo, znaczy ja nie żałuję, że poszedłem do policji, bo nigdy nie byłem w policji. Ja poszedłem do wojska, prawda? Ja poszedłem do wojska, rok 82, 1982, stan wojenny, gonili nas jak burę suki. No i szczerze mówiąc, no nie miałem jakiś, Owszem, było bardzo, bardzo ciężko. Zasada była prosta, po prostu młodego trzeba było jebać jak burą sukę. No i tyle. I... I, I każdy to rozumiał, prawda, teraz, teraz już jest odwaga trochę tańsza. Yy, dobra. Yy, dobra, yy, powoli na tym będę kończył. Mogę tylko powiedzieć jedno, że yy, życzę tutaj kole koledze Bagiecie, jak Jakichś sukcesów na, na nowej drodze życia. No, trochę się tak tutaj widzę, dość. Nie wiem, czy to jest clickbait, prawda? Koniec tego syfu. Troszeczkę tak pojechał po, po bandzie według mnie z takim tytułem. No, ale uczciwie też przyznać trzeba, że prawie milion obejrzenia może za chwilę ten film będzie miał, także tak jakąś swoją widownię ma i czego mu życzę życzę jak najbardziej, prawda, żeby, żeby się rozwijał, stawiał sobie jakieś tam nowe wyzwania, no zobaczymy sam jestem, sam jestem ciekaw Mój najszczęśliwszy moment jest, że tak powiem, odkąd jednak odszedłem z tego wojska, czuję, że jestem wolnym człowiekiem. Powiem więcej, że no mogę nieskromnie powiedzieć, że osiągnąłem dość znaczny sukces finansowy. Prawda? No niestety troszeczkę opuściłem się w tym multiselekcie. Nie mam na to za bardzo czasu, ale to też jest związane z tym, że do policji już w tej chwili biorą każdego, kogo każdego, kogo chcą, prawda. Już momencik. Dobra, Łosiu, dzięki ci za pożegnanie z kampu. Dzień dobry, czy miał pan już okazję poznać kogoś, kto startował do SPKP prosto z cywila dobre. Wiesz co? No nie miałem, tak szczerze mówiąc. Roki nie słyszałem nigdy o takim, że ktoś z cywila nie dostał. Roki nie słyszałem nigdy o takim czymś, że z cywila ktoś się dostał do SKP. Policja popełniła błąd, pozwalając się zwolnić bagiecie. Tutaj muszę cię wyprostować troszeczkę nie dla pomocy. Nie ma w służbach mundurowych czy jakichś innych tak zwanych ludzi niezastąpionych. Policja będzie miała takiego bagietę, dokładnie jak w misiu, na jakiego sobie zasługuje, prawda? No, no być może znajdą kogoś tam, kto będzie prowadził jakiś taki ugrzeczniony kanał, bardziej reklamówka, żeby się tam do policji ktoś dostał, niż, niż prawdziwe jakieś takie rzeczy, co interesują ludzi. Natomiast no mówię, mi się wydawało, że byłem kiedyś niezastąpiony, mija już, 2004, mija już 18 lat od odejścia, ponad 18 lat, 18,5 roku praktycznie drugie życie już pełnie w cywilu, prawda? I, I po 15 latach, czy po paru latach psa z kulawą nogą nie interesuje, co tam robiłem. A życie po prostu w tej instytucji toczy się dalej. To, że powiedzmy tam, <gryw> wiem, że jak mnie okradną, to szkoda iść na tą policję, to jest inna sprawa. Ale mówię, nie ma tak zwanych niezastąpionych. No i, i niestety dotyczy się to zarówno pana Bagiety, sierżanta, jak i setki różnych innych funkcjonariuszy, którzy odeszli i wydawało im się, że policja jak tylko odejdą, to pierdolnie się zawali. A jakoś tam wszystko funkcjonuje lepiej czy gorzej. Z kampu uda się, dopóki co otworzyłeś się to to. to faktycznie przełożeni jego nie myśleli relacjonalnie, natomiast dobrze tu Rokis puentował to wszystko. Dla firmy jesteś tylko sztuką, prawda? No sztuką w sensie nie sztuką artystyczną, tylko sztuka człowieka, prawda? No dobra, słuchajcie, pogadaliśmy, fajnie było. Życzę wszystkim tutaj policjantom, żeby mimo wszystko nie bogi bagiety, żeby przełożeni byli fajni, żebyś się mógł rozwijać zawodowo, żeby wypłata w końcu też była jakaś taka w miarę solidna, prawda, żebyś nawet w tej, w tej chujni, jaka tam jest, miał czasami święty spokój, nie odchodził za szybko, ale mówię, w tej chwili 25 lat to jest troszeczkę, kurde, dużo do emerytury, prawda, czyli większość z was jednak może nie wytrzymać. Y, y, nie dla pomocy Ukrainie y, nie ma niezastąpionych, ale mam na myśli, że Bagieta będzie wyciągał brudy publicznie. To znaczy, nie on pierwszy, który tam, jakby to powiedzieć, wyciąga jakieś brudy i nie ostatni, prawda? Natomiast, no, co to za ptak, który w srawe własne gniazdo, w którym mimo wszystko był 7 lat. Mam nadzieję, że, że, że jakoś to zrównoważy, prawda? Co tam, jakieś tam historyjki typu, że tam mandatów nie chciał wystawiać, takich czy siakich. Raczej dla Gawiedzi, żeby, żeby dać jakiś powód, że, że się faktycznie zwolnił, dlaczego się zwolnił, ale mówię, właściwym powodem według mnie to jest po prostu... Yy konflikt z przełożonymi, jakiś tam, prawda, czy, czy, czy, czy nie złośliwi przełożeni. No ale jeżeli ktoś tam tutaj mówił, że on dostał propozycję, żeby przenieść się gdzieś indziej i nie skorzystał z niej, to tak może już tam myśl mu się kiełkowała tam już od pewnego czasu, prawda. Czy przepuklina Pachwinowa wyklucza z komisji? Tak, aktywna przepuklina, tak. O, zoperowana? Nie. Adam trzeba będzie zrobić, choć raczej myślałem nad jakimiś radami, na czym się skupić, roki. Będzie to tak zwane kopanie się z koniem, prawda? Tak się zastanawiam, że jak odchodziłem, to też mo można było tu coś zgłosić, tam coś zgłosić, tam ruszyć jakiś temat, tylko zasada jest jedna. Możesz kij w mrowisko wrzucić, pomerdać, ale czy mrówek nałapiesz? To sprawa względna, prawda. Wojtek, w policji nie ma miejsca dla ludzi, którzy nie chcą lub nie lubią się podporządkować przełożonym, prawda, czyli zasada pierwsza, przełożony ma zawsze rację, zasada druga, Przełożony ma rację, zasada trzecia, patrz na pierwsze dwie zasady, prawda? Mała para fraza tego, tego, co się w mundurach, w służbach mundurowych dzieje. Dobra, słuchajcie, nie będziemy już tutaj męczyli węża z powodu cieśni nadgarstka. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu, oczywiście komentarz tutaj poniżej. No i tyle, idę do swojego dzieciaka. A i oczywiście na Discordzie można pogadać, tutaj Rafał Vlog. Także może to jest miejsce, takie właśnie zamknięte grupy Discord, czy, czy tam Patron, czy coś tam. Dla, dla ludzi, którzy chcą pogadać o policji, a nie tylko przekomarzać się z trollami, z hejterami. Powodzenia.